W poprzednim odcinku nagraliśmy wywiad i to jest właśnie segment. Nagrany segment audio i z kilku segmentów możemy zrobić jeden odcinek. A mówię o tym, ponieważ w aplikacji Anhor mamy możliwość taką właśnie, że możemy scalać z różnych segmentów audio, z krótkich form audio, zrobić jeden odcinek. Może brzmi trochę skomplikowanie, ale krok po kroku wam to pokażę. Czyli pojawia się tutaj informacja, ponieważ chcemy zapisać nasz poprzedni materiał, co przed chwilką nagrali. Klikam w te kółeczko i chcę dodać nowy odcinek. Niech to będzie wywiad z Agatą. Dodaj nagranie do odcinka. Możemy teraz sprawdzić, czy dźwięk się dobrze nagrał. Możemy odsłuchać klikając właśnie na ikonkę i przesłuchać wywiad, jak się nagrał. Natomiast ważna informacja Ponieważ możemy dodać tutaj podkład muzyczny, jednak jeśli byśmy zrobili to teraz, to nie ma możliwości później płynnej usuwania różnych pomyłek, czy tego wstępu, o którym mówiłem, który chcemy usunąć, czy zakończenia, bo cały czas ta muzyka już będzie wbudowana. Ważne, żeby najpierw usunąć pomyłki, a dopiero później, ewentualnie, jeśli chcemy, możemy dodać podkład muzyczny z poziomu tej aplikacji. Więc w kolejnym odcinku montujemy odcinek audio i pokazuje Wam jak pracować z obróbką.